W poprzedniej prezentacji zrobiliśmy kilka przykładów z jedną powtarzającą się cyfrą. W tej spróbujemy poradzić sobie z ciekawszymi przykładami. Kiedy powtarza się sekwencja cyfr. Niech będzie 0,36 w okresie. Czyli 0, Ta kreska oznacza, że powtarza się sekwencja 3,6. A więc 3,6, 3,6, 3,6 i tak dalej bez końca. W takim przypadku robi się nieco inaczej. Najpierw, tak jak poprzednio, przypisujemy temu x. Jednak nie mnożymy przez 10, bo robiąc to przesunęlibyśmy przecinek o jedno miejsce a musimy przesunąć go tak, by przeskoczyć całą powtarzającą się sekwencję. W naszym przypadku musimy więc przesunąć przecinek o dwa miejsca w prawo. A żeby to zrobić, trzeba pomnożyć przez 100, czyli 10 do drugiej potęgi. Piszemy więc 100x równa się… Przesuwamy przecinek o dwa miejsca. 100x jest zatem równe… przecinek będzie teraz tu… 36,36,36,36… 36, 36, 36, 36 i tak dalej. Przepiszę tu równanie x, żeby móc go odjąć. x równa się 0,36,36,36… 36, 36 i tak dalej. Zauważcie, że po pomnożeniu przez 100 po przecinku mamy dokładnie to samo. Ustawiłem przecinki nad sobą, żeby było to dobrze widać. Warto było to zrobić, bo gdy teraz odejmiemy x od 100x ogony nam się skrócą. Odejmijmy zatem te dwie liczby. Po lewej stronie mamy 100x – minus x, czyli 99x natomiast po prawej Cyfry po przecinku się skracają i zostaje samo 36. Teraz dzielimy obie strony przez 99 i zostaje nam x równa się 36,99. I licznik i mianownik dzielą się przez 9, więc ten ułamek da się uprościć. 36 przez 9 to 4, a 99 przez 9 to 11. Zatem 0,36 w okresie równa się 4,11. Zróbmy inny, jeszcze ciekawszy przykład. Niech będzie… 0,714, gdzie 1,4 jest w okresie. To jest to samo, co… Zauważcie, że tu nie powtarza się wszystko, a tylko 1,4. To jest to samo, co 0,7, 1,4 i tak dalej bez końca. Przypiszmy temu x. Może was skusić, żeby pomnożyć to przez 1000. Po to, aby odjąć całą powtarzającą się sekwencję 1,4. Ale nie jest to konieczne. Wystarczy przesunąć przecinek o tyle miejsc, aby sekwencje dały się skrócić przy odejmowaniu. Chociaż mamy trzy liczby znaczące po przecinku, tylko dwie z nich się powtarzają, więc wystarczy pomnożyć przez 100. Zatem znowu mnożymy przez 100. 100x równa się… Przesuwamy o dwa miejsca w prawo, zyskując 71,4141 i tak dalej bez końca. To się równa 71,4141414 i tak dalej. Przepiszę pod spodem x. x równa się 0,7141414. Zauważcie, że sekwencje 1,4 pokrywają się, więc znikną przy odejmowaniu. Odejmijmy 100x minus x 199x, a tutaj to się skraca i zostaje nam 71,4 minus 0,7. Można to obliczyć w pamięci albo pisemnie. Stąd pożyczymy, więc tu będzie 0. 14 – 7 to 7, a 70 – 0 to 70. Zatem 99x równa się 70,7. Dzielimy obie strony przez 99. Tu wciąż mamy liczbę dziesiętną, ale poradzimy sobie z tym. Podzielmy obie strony przez 99 x równa się 70,799. Teraz musimy przekształcić to w ułamek zwykły. To nietrudne. Wystarczy pomnożyć licznik i mianownik przez 10 i znak dziesiętny zniknie. Pomnożmy licznik przez 10 i mianownik przez 10. Otrzymamy 707,990. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Może taki. 3,257 w okresie… Przekształćmy to w ułamek zwykły. Znów przypisujemy x, który będzie równy… 3,257,257,257 i tak bez końca. Mamy 3 powtarzające się cyfry, więc musimy pomnożyć przez… 1000, czyli 10 do potęgi 3. Wtedy przecinek przesunie się o trzy miejsca i ogony się skrócą. A więc 1000x równa się ile? Przesuwamy o trzy miejsca: 1, 2, 3 i mamy 3257. Przecinek i sekwencje cyfr 257 ciągnące się w nieskończoność. Teraz odejmijmy od tego x. x jest równy 3, przecinek, cyfry muszą być pod sobą… 257, 257, 257… i tak dalej. Pomnożenie przez 1000 dało nam identyczne cyfry po przecinku, więc teraz przy odejmowaniu te cyfry się skrócą. Zróbmy to. Po lewej stronie mamy 1000x – minus x, czyli 999x. Teraz ta część się skraca. To się równa 7 minus 3 to 4 i dalej 5, 2 i 3. 999x równa się 3254. Teraz dzielimy obie strony przez 999 i otrzymujemy… x równa się 3254 999. To oczywiście ułamek niewłaściwy. Można go przekształcić w liczbę mieszaną, ustalając, jaki ułamek wyjdzie z tej powtarzającej się sekwencji cyfr i biorąc 3 jako liczbę całości. Można też podzielić 3254 przez 999. To łatwe. Liczba całości to 3. Pozostaje wyliczyć resztę z dzielenia. Zrobię to dla zasady. Wiemy, że 999 mieści się w 3254 3 razy, więc obliczmy resztę. 3 razy 9 to 27. 3 razy 9 to 27. Dodajemy 2, to 29, 3 razy 9, to 27, znów dodajemy 2, to 29. Pozostaje odjąć, tu musimy pożyczyć z sąsiedniej cyfry. Wtedy tu będzie 14, a tu będzie 4. Wezmę nowy kolor. Tu będzie 4, ale 4 to mniej niż 9, więc znów musimy pożyczyć. Wtedy tu będzie 14, a tu 1. Cyfra jest mniejsza, zatem znów pożyczamy. Tu mamy 11, a tu 2. 14 minus 7 to 7, 14 minus 9 to 5, 11 minus 9 to 2… …i tu nic. To jest więc równe 3 i 257 999… zadanie zrobione.